Moim życiem, na totalnym luzie Kawalerem chciałem być Nagle zaskoczeniem Stała się dziewczyna Bez której nie mogę żyć Piękne, długie włosy W cienkie spojrzenie Wnętrz zaślepił oczy me Od tego momentu Jej temperamentu Teraz pragnę, tylko chcę To ta pierwsza miłość co ty ze mną zrobiła, czemu teraz tak jest? Moja wyjątkowa Każdej nocy, każdy dzień Grudzień stał się majem Dla niej oddychałem Przy nich chcę się Moim priorytetem Jesteś ty kochanie I na zawsze będziesz już Klękam więc przed tobą Zostań moją żoną Nie chcę inny nigdy już To ta pierwsza miłość twoja Zrobiła się, bo teraz tak jest Powin wskoczę za tobą, otam swój cały świat Jesteś moją miłością, jesteś wszystkim co mam To ta pierwsza mi Pojawiła się, oh, oh, oh, oh, oh. czemu teraz tak jest? Ah, ta pierwsza miłość pojawiła się, co ty ze mną zrobiłeś? Czemu teraz tak jest? Bo mi skończy za tobą, otwórz swój cały...